W ramki logiczne można powiedzieć, że dają odpowiedź na żywo, czyli zmiana stanu ich wejść niemal natychmiast jest odzwierciedlana w stanie ich wyjść i stan ten nie zależy od niczego innego, nie zależy od jakiejkolwiek historii wejść, a jedynie od stanu obecnego. Nie posiadają pamięci. Układy, które działają w taki sposób nazywamy kombinacyjnymi. Jak jednak wiemy, zarówno z życia codziennego jak i pracy z komputerami, pamięć, możliwość zapamiętania jakiejś informacji się przydaje. Podstawowym, najprostszym elementem pamięci w elektronice jest przerzutnik zatrzask typu RS. Umożliwia on zapamiętanie jednego bitu informacji, czyli może zapamiętać, że jest w stanie 0 albo w stanie 1. Posiada on dwa wejścia, set i reset. Wystąpienie nawet krótkiego sygnału na wejściu set ustawia go w stan wysoki, a na wejściu reset w stan niski. Przy braku sygnałów na tych wejściach stan jest pamiętany... W niektórych realizacjach, np. w widocznej na symulacji, wejścia mogą być zanegowane, czyli sygnałem do ustawienia wyjścia w któryś ze stanów jest impuls stanu niskiego na wejściu, a nie stanu wysokiego. Posiada on także dwa wyjścia, zwykłe i zanegowane, bo tak wychodzi konstrukcyjnie i często wyprowadzane są oba. Jednak nie zawsze w układach zawierających większą ilość elementów pamięciowych wyjście zanegowane często nie jest wyprowadzone na zewnątrz układu po to, żeby zaoszczędzić na ilości nóżek. Widoczna symulacja pokazuje realizację układu RS złożonego z dwóch bramek NAND. Podanie impulsu stanu niskiego na wejście SET powoduje ustawienie wyjścia w stan wysoki. Kolejne impulsy na tym wejściu nie zmieniają stanu wyjścia. Podanie impulsu niskiego na wejście reset powoduje ustawienie stanu niskiego na wyjściu i tu również kolejne impulsy nic nie zmieniają. Równoczesne wystąpienie sygnału set i reset określane jest jako stan zabroniony i stan wyjści jest wtedy nieustalony. W układzie zrealizowanym, tak jak na tej symulacji, oba wyjścia byłyby w stanie wysokim. Przy pomocy innych bramek moglibyśmy na przykład uzyskać sterowanie sygnałami niezanegowanymi, czyli impulsami stanu wysokiego. Warto tu zwrócić uwagę na takie charakterystyczne zapętlenie, czyli sygnał z wyjścia jednej bramki podawany jest na wejście drugiej, a z wyjścia tej drugiej na wejście pierwszej. Tego typu sprzężenie zwrotne jest podstawą działania układów pamięciowych, bo tak naprawdę to ono umożliwia zapamiętanie w czymś takim jakiegoś stanu. Przerzutnik RS wymaga dwóch sygnałów sterujących, osobnego ustawiającego go stan wysoki, osobnego ustawiającego go w stan niski. Niekiedy jest to wygodne, ale zdecydowanie częściej wolelibyśmy mieć sygnał, który ma zostać zapamiętany, jakieś dane i sygnał niosący informacje, kiedy tamten sygnał ma być zapamiętany, jakiś sygnał zezwalający lub zegar. Układ taki możemy uzyskać na przykład dodając do przerzutnika RS odpowiedni układ wejściowy, tak jak pokazane to jest na symulacji. Symulacja ta prezentuje zatrzask typu D. Posiada on dwa wejścia. Wejście danych oznaczane jako D oraz sygnał kontrolujący zapamiętywanie oznaczony jako Enable. Widzimy, że przy stanie wysokim tego wejścia zezwalającego sygnał z wejścia D przekazywany jest bezpośrednio na wyjście jednak w przypadku stanu niskiego tego wejścia, sygnał z wejścia D nie ma wpływu na stan wyjścia. Na wyjściu pozostaje stan, który był tam w momencie opadającego zbocza sygnału Enable. Czyli mamy tutaj fazę przezroczystą, związaną z wysokim poziomem wejścia zezwalającego i fazę nieprzezroczystą, w której na wyjściu wystawiany jest stan zapamiętany na zboczu opadającym sygnału zezwalającego. W tym miejscu należy wprowadzić rozróżnienie pomiędzy przerzutnikiem flip-flop a zatrzaskiem latch. W przypadku RS można zasadniczo tych pojęć używać wymiennie, bo ciężko go jednoznacznie przypisać do którejś z grup, aczkolwiek najczęściej określa się go mianem przerzutnika. W przypadku D zatrzask i przerzutnik to dwie inaczej zachowujące się konstrukcje. Zatrzask, jak widzieliśmy, ma fazę przeźroczystą, w której sygnał z wejścia jest przenoszony bezpośrednio na wyjście. Przerzutnik takiej nie ma. Na ekranie widzimy teraz symulację przerzutnika D zbudowanego z dwóch zatrzasków. Zapamiętuje on stan wejścia D i ustawia go na wyjściu jedynie w momencie opadającego zbocza sygnału sterującego zegara. W żadnej fazie zegara nie przekazuje na wyjście bezpośrednio stanu wejścia. Jak widać wyjście zmienia się dopiero w chwili opadającego zbocza zegara przyjmując stan wejścia, który był w tym momencie. Bez względu na to na jakim poziomie sygnału zegarowego zachodziły zmiany stanu wejścia, nie były one przenoszone bezpośrednio na wyjście. Sygnał zezwalający często określany jest mianem zegara z tego względu, że często podłączanego właśnie do sygnału zegarowego w wielu zastosowaniach sposób działania przerzutnika jest wygodniejszy w użyciu niż zatrzasku. Często przeźroczystość zatrzasku przy jednym z poziomów zegara jest po prostu niepożądana. Chcemy, aby wyjścia zmieniały się tylko w konkretnej chwili związanej ze zboczem zegara. Istnieje jeszcze kilka rodzajów przerzutników i zatrzasków, różniących się typami wejść i algorytmem działania na nich, jednak ich szczegółowe omawianie tutaj nie miałoby większego sensu. Kolejnym poziomem złożoności układu pamięciowego jest możliwość zapamiętania większych ilości bitów, bo poznane do tej pory układy są w stanie przechować tylko jeden bit. Układy takie złożone są po prostu z większej ilości przerzutników lub zatrzasków i określamy je mianem rejestrów. Rejestr n-bitowy to zespół n-przerzutników, rzadziej zatrzasków, aczkolwiek można się spotkać z rejestrami opartymi na zatrzaskach. Często ma on wspólne dla wszystkich wchodzących w jego skład przerzutników sygnały sterujące typu clock, set, reset i tym podobne. Wynika to z faktu, że jeżeli chcemy zapamiętać n-bitów informacji to na ogół chcemy zapamiętać taką n-bitową liczbę w jednej danej chwili, więc nie ma potrzeby stosowania osobnych sygnałów zegara i tym podobnych. Podstawową formą rejestrów są rejestry równoległe, które działają tak jak na przedstawionej tutaj symulacji. Całość układu przerzutnika, który oglądaliśmy na wcześniejszej symulacji została zastąpiona pojedynczym symbolem przerzutnika D, w którym widzimy wejście D, wejście zegarowe, które często oznaczone jest takim trójkącikiem i dwa wyjścia Q i nie Q. Jak widać bez względu na to jak się zmieniają sygnały na wejściach w czasie gdy zegar jest w stanie wysokim lub niskim, wyjście nie zmienia się. Stan wyjść odzwierciedla stan wejść w momencie przejścia sygnału zegarowego ze stanu niskiego na wysoki, Czyli tym razem mamy rejestry reagujące na zbocze narastające, a nie na opadające jak poprzednio. W rzeczywistości występują oba te rodzaje rejestrów, a nawet rejestry reagujące na oba zbocza. Informacje o tym, na które zbocze reaguje dany rejestr znaleźć można w jego dokumentacji. W prezentowanym przykładzie przejście sygnału zegara ze stanu niskiego do stanu wysokiego powoduje zapamiętanie czterech bitów informacji. Jest to rejestr równoległy, ponieważ poszczególne przerzutniki są połączone tak jakby równolegle i każdy otrzymuje bezpośrednio swój bit wejściowy i wystawia jego zapamiętany stan jako swój bit wyjściowy. Ten typ rejestru jest także nazywany parallel input, parallel output, wejście równoległe i wyjście równoległe. Mamy tutaj tyle samo bitów wejścia, wyjścia i zapamiętanej informacji, które odpowiadają sobie jeden do jednego. Innym typem rejestrów są rejestry szeregowe, np. z wejściem szeregowym i wyjściem równoległym, czyli serial Input Parallel Output, tak jak widzimy to na symulacji. Rejestr ten z każdym cyklem zegara wczytuje bit swojego wejścia i zapamiętuje go równocześnie przesuwając wszystkie wcześniej zapamiętane bity, najdawniej zapamiętany bit jest tracony. Na symulacji widzimy, że w chwili narastającego zbocza zegara stan znajdujący się w rejestrze zostaje przesunięty, tak aby zrobić miejsce dla nowo wczytanego bitu. Aby wczytać całą zawartość n-bitowego rejestru potrzebujemy n-taktów zegara, podczas których podawane będą kolejne bity wartości, która ma znaleźć się w rejestrze. Stąd też nazwa tego typu rejestrów. Dane przesyłane są do nich szeregowo, bit za bitem. Pozwala to na zaoszczędzenie na liniach przesyłających dane. W pokazanym przykładzie 4 bity przesyłamy dwoma liniami, a rozbudowując ten rejestr tymi samymi liniami tylko trochę wolniej możemy przesłać 8, 10, 16 i więcej bitów. Oczywiście oszczędność ta odbywa się kosztem większej liczby cykli zegara potrzebnych do wprowadzenia danych do takiego rejestru. Rejestr ten w pokazanym wariancie ma pewną wadę, która w wielu sytuacjach może być istotna. W trakcie wczytywania nowej wartości poszczególne wyjścia przyjmują na pewien czas niewłaściwe wartości. Jeżeli rejestr ten steruje np. jakimiś lampkami kontrolnymi to przy odpowiedniej szybkości może to być niezauważalne dla człowieka i jest akceptowalne. Natomiast jeżeli pod któreś wyjście mamy podpięte jakieś układy wykonawcze, np. sygnał odpalenia rakiety z głowicą jądrową, to nie chcemy, aby stan takiego wyjścia przybrał na chwilę wartość oznaczającą odpalenie, tylko z tego względu, że np. sąsiednie wyjście od jakiejś kontrolki miało taki stan. Problem ten rozwiązuje się przez dodanie na wyjściu takiego układu rejestru równoległego sterowanego osobnym sygnałem zegara, który informuje, że dane zapisane w rejestrze szeregowym należy wystawić na wyjścia. Symulację takiego układu widzimy obecnie na ekranie. Mamy tutaj jak poprzednio wejście danych, wejście zegara danych, czyli tego, który wyznacza nam chwilę odczytu kolejnych bitów oraz wejście zegara wyjść określanego też niekiedy jako strobe, czyli tego sygnału, który powoduje wystawienie danych na wyjście. Układy takie często mają wyprowadzony także sygnał z ostatniego rejestru szeregowego niezasłonięty rejestrem wyjściowym. Pozwala to na dołączenie w tym miejscu kolejnego rejestru szeregowego, celem zwiększenia ilości bitów, które możemy zapisać. Można zauważyć, że w warstwie wyjściowej możemy zamiast przerzutników użyć zatrzasków i wprowadzanie danych wykonywać, gdy wystawiają one zapamiętany stan, a stan przeźroczysty zatrzasku wykorzystywać tylko gdy informacja w rejestrze szeregowym nie jest modyfikowana. Oprócz pokazanych rejestrów szeregowych typu Serial Input, Parallel Output możemy mieć również rejestry szeregowe typu Parallel Input, Serial Output, czyli takie, które posiadają wejścia równoległe i wyjście szeregowe. Umożliwiają one np. zczytanie 8 bitów przy pomocy dwóch lub trzech przewodów. Układami podobnymi trochę do rejestrów są liczniki, czyli układy, które potrafią zliczać jakieś impulsy. Można nawet powiedzieć, że są to rejestry, tym bardziej, że często mają też wejścia pozwalające na ich załadowanie jakąś wartością, które zostały wyposażone w dodatkowe wejście powodujące zwiększenie zapisanej w nich wartości o 1.